Czy on się odezwie? To znaczy, czy napisze, czy zadzwoni, czy wyślę coś, być może smajla, być może przyjdzie, zapuka, czy on się odezwie do ciebie? Macie takie chwile ciężkie kryzysu, milczenia. Być może zerwania związku, zerwania spotkań, dziwna cisza. Czekasz na to, by zrobił jakiś gest. Nie chcesz robić tego gestu sama. Być może masz przyczyny, powody tego. Więc zobaczmy, czy on się odezwie. Kochani Państwo, zapraszam do komentowania później po filmiku, którą grupę Państwo wybrali i czy ta wróżba, ta grupa właśnie z Państwem rezonowała. Bardzo to ważne dla wymiany energii. Proszę również o lajki, oczywiście subskrypcje i na wróżby indywidualne zapraszam przez e-maila. E-mail jest pod filmikiem. Więc kochani, czy on się do Was odezwie? Zobaczmy, trzy grupy tarota, dzisiaj wróżę kartami tarota. Wszystkie trzy tar talie to karty tarota, jednakże są trzy różne talie. Grupa pierwsza, karty Angeliny, Angeliny Schulze, także taka, takie opakowanie fioletowe, to jest grupa pierwsza. Grupa druga, karty Światła i Cieni. Angielska seria. I grupa trzecia, karty klasyczne, Tarota White'a. Także proszę wybrać sobie jedną z tych grup, kochani Państwo. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy on się odezwie? Co on myśli, w jakim jest nastroju? Tak, myśli o tobie, że jesteś bardzo osobą zimną, odcinającą, być może blokującą go, być może go zablokowałaś gdzieś na Whatsappie, Messengerze czy w telefonie. Myśli, że jesteś królową mieczy. Tu chodzi o królową mieczy, czyli... Jesteś osobą pytającą z podznaku bliźniaka, wagi albo wodnika, myśli o tobie, że jesteś czasami oziębła uczuciowo, ostra, wymagająca, stawiająca duże poprzeczki dla niego, i osobą, która raptownie właśnie kończy tej komunikację, ma wysokie wymagania. Sama też jakby mówił tutaj o regułach gry w waszej, waszym, waszym związku, relacji, komunikacji i myśli na pewno o was, że jesteście kobietą czy osobą bardzo inteligentną, jednakże właśnie potraficie być bardzo ostre w kontakcie z nim, zimne, zdystansowane jesteście też niezależne, pokazujecie swoją suwerenność i wiecie o tym, że same też możecie sobie poradzić, same po prostu powiedzieć, um, o co Wam chodzi w związku, jesteście pewne siebie, władcze również, także widzi Was troszeczkę jako osobę, która rangą, osobowością i charakterem być może go przewyższa i właśnie ma tutaj takie obiekcje, że potraficie być bardzo, bardzo zimne, nie pokazujecie uczuć. Surowe również, tak? W, w po prostu no, w swoim zachowaniu, w swoich ocenach. On myśli tutaj o kontakcie, o jakby początku właśnie komunikacji ale jest jeszcze do tego niedojrzały. Myśli również, że też niedojrzały jest w stosunku do Was. On mi tutaj wychodzi, ta osoba, pyta, znaczy ta osoba, w której jesteście zakochane, która, na którą czekacie, tak, na której kontakt czekacie, wychodzi mi tutaj jako paść mieczy. Paść mieczy osoba niedojrzała, młoda, niedoświadczona, taka infantylna wręcz, dziecięca, dziecinna. Jednakże klewa, czyli inteligentna osoba, też jakby kieruje się rozumem. Być może jest to również ktoś z znaku, właśnie bliźnią, wagi i wodnika. Na razie jest w postawie takiej walecznej, jakby chciał udowadniać rację. Chciałby też odcinać komunikację najpierw z wami. Być może, żeście go uraziły jakąś krytyką. Być może coś mu ostro powiedziałyście i on po prostu czuje się troszkę jakby za bardzo skrytykowany. Chciałby coś z Wami wyjaśnić, wyklarować, ale obawia się właśnie, że będziecie ewentualnie mieli sprzeczkę jakąś. No Być może macie różne zdania na jakiś temat i on się obawia właśnie tutaj wychylić z kontaktem właśnie do Was jeszcze jeszcze potrzebuje chyba zastanowienia, jednakże yy, no wie o tym, że macie takie tendencje do kryzysów, ewentualnie też może wybuchnąć między Wami jakaś awantura, jakaś, jakaś kłótnia, tego się boi, obawia. Yy, niemniej jednak jest tutaj w postawie również walecznej, gdyby taka kłótnia, sprzeczka się zdarzyła, widzicie, że stoi po prostu z tym mieczem, już jest naszykowany na najgorsze, ale nie jest dojrzały do takiej normalnej, dojrzałej rozmowy z Wami. Ale to się zmieni, ponieważ tutaj mamy Rita de Kelsie, czyli rycerza kielichów, czyli zmieni się jego postawa z tej walecznej, takiej pełnej jakby konfliktów, ostrej, zajadliwej do romantycznej, bo jako, właśnie jako Rycerz Kielichów będzie znów przychodził do Was, skontaktował Was, pisał być może w takiej romantycznej, harmonijnej, pełnej miłości, pełnej zrozumienia, atmosferze. Także zmieni się tutaj ta postawa taka ostra, waleczna, bojowa, zimna w tą taką romantyczną postawę i po prostu no, przyjdzie wyjawić Wam jakieś tutaj emocje, uczucia, z tym kielichem jakby zawalczy właśnie o emocje, uczucia w jakiejś takiej właśnie bardzo spokojnej fazie znów, w fazie, w której będzie pragnął znowu harmonii. Także będzie kontakt, odnowi się kontakt tak, to może właśnie być teraz na pewno w tym miesiącu, ponieważ yy, mówi tutaj to o, o miesiącach właśnie na przykład lipcu. Yy, także będzie kontakt. Yy, na razie jednak no jeszcze trzeba odczekać, być może nawet do 10 dni, ponieważ mamy kartę 10 buław, czyli na razie jest jakiś obciążony znów. Jakiś coś go znowu przy, przytłacza, tak, ma jakieś tej znów balasty, kryzys ma po prostu taki, jeśli chodzi o ten związek, o Was, jakiś stres ma też, z którym nie może sobie wewnętrznie poradzić i nie czuje się taki jakby na luzie, wolny, taki lekki, prawda, tylko ma jakiś stres ogólny, po prostu nie wiem, czy... Stres spowodowany właśnie z tym związkiem i z wami, z ciągłą jakąś taką tej ciężką atmosferą tego związku, obciąża go ten związek, obciąża was, y, obciąża jego wasza postawa, taka zimna, y, taka chłodna, właśnie zdystansowana. Y, być może również stres dochodzi, prawda, w pracy, w jakimś środowisku, tej jego społecznym, także dużo obciążeń, prawda? Nie może, nie może jakby się Tutaj pozbierać, nie może udźwignąć tego wszystkiego. Jest zupełnie obciążony właśnie i przeciążony wręcz. Wszystko jakby przy, przygniata mu też głowę, przygniata jego właśnie psychikę głowę. Także potrzebuje na pewno maksymalnie do 10 dni, by wyjść tutaj z tego takiego przemęczenia, przeciążenia. Także potrzebuje jeszcze czasu, niemniej jednak właśnie przyjdzie w takiej postawie romantycznej z powrotem. W postawie, gdzie będzie mówił Wam o uczuciach, być może nawet takiej postawie romansowej, ponieważ rycerz kielichów mówi także o romansach. Także będzie kontakt na pewno taki romansowo-emocjonalno-uczuciowy. Także dziękuję grupie pierwszej czekajcie na kontakt cierpliwie, do 10 dni powinno coś się wydarzyć i zapraszam grupę drugą, która wybrała właśnie tą talię tarota. Zobaczmy, czy on się do Was odezwie. Na razie jeszcze myśli, Chcę przemyśleć, ma jakiś proces jeszcze tutaj Właśnie analizy myśli, y, szukania informacji, jakby być może rozmawia z kimś, dowiaduje się coś, potrzebuje jasności umysłu, czyli dochodzi, kontroluje być może Was, y, dowiaduje się coś o Was, zbiera informacje, y, jeszcze nie jest gotowy, nie jest jeszcze dojrzały do tego, by z Wami się od razu skontaktować. Poza tym jest w takiej bardzo jakiejś ym, melancholijnej y, atmosferze, również smutku, jakiegoś żalu boi się mańki, że was straci. Ym, no, jest również w takiej fazie rozpaczy, coś się nie udaje z wami, myśli, co dalej, czy co wybrać. Rozpacza też, że właśnie ciągle mu się ten kontakt z Wami jakoś nie udaje, że jest jakiś obciążony, ma też jakieś tutaj e, obciążenia. Na razie jest też skupiony, powiedziałabym, na pracy, na zarabianiu pieniędzy, na polepszeniu swojej finansowej sytuacji czy zawodowej sytuacji. E, również e, ma taką samodyscyplinę, jeśli chodzi tu o sprawy zawodowe czy finansowe, dąży konsekwentnie do swojego sukcesu w pracy czy finansach, czy awansu, jest odpowiedzialny w tej kwestii. Niemniej jednak pragnie właśnie tutaj też czegoś z Wami stabilnego. Dowiaduje się dlatego, myśli i rozmyśla również, co zrobić, co jest obciążeniem teraz tutaj właśnie na Waszej komunikacji, na Waszych kontaktach. Tutaj, jeśli zajmuje się właśnie sprawami finansowymi i nowej pracy czy, czy awansu również chce być tutaj w kontaktach towarzyskich nagle ma głowę za, za, jakby zapełnioną swoimi jakimiś tutaj nie wiem może jakąś imprezą, jakimś wyjściem do społeczności może ma jakieś tu zaproszenia od ludzi chce się radować, imprezować to ma na, na razie w głowie na razie nie myśli właśnie tu o kontakcie tylko o rozwijaniu też jakichś kontaktów, czy, czy zawodowych, czy społecznych, czy właśnie tutaj chce się troszeczkę jakby radować, odciąć od tych smutków tutaj, które ma jakichś obciążeń, chce jeszcze się informować, zanim podejmie decyzję właśnie napisania do Was, czy, was, czy z kontakt, kontaktu z Wami. Także nie widzę tutaj na razie, kochani, jakiegoś takiego kontaktu. Wręcz widzę, że ma inne jakieś tu idee inne pomysły by spędzić miło czas właśnie w towarzystwie być może impreza party jakieś zaproszenia by się na razie troszeczkę odciąć od tego związku by po prostu mieć jakieś inne myśli coś innego właśnie tutaj mieć w głowie żeby się tak nie smucić tak tutaj na tej karcie trzy kielichy mówią również o właśnie przyjemnościach także chce spędzać czas na razie przyjemnie w grupie ludzi no być może też mówi ta karta o trójkącie że jest jakaś osoba trzecia pomiędzy Wami jakaś kochanka, jakaś rywalka jakaś kobieta, która także ubiega się o jego względy i odwraca uwagę właśnie jego od Was i od kontaktu z Wami i być może tutaj na weekend właśnie umawia się z tą kobietą gdzieś wychodzi, robi jakieś tutaj przypuśćmy no, spotkania towarzyskie, także mogą być to takie spotkania właśnie przy winie, prawda, taniec, śpiew, wino, także być może jest tu jakaś inna kobieta, która również między Wami tutaj coś chce, chce ona jakby no intrygować, tak, i ona go zaprasza gdzieś. Także taka tu opcja jest, kochani. Oczywiście otwórzcie oczy i zobaczcie, co pasuje. Kochana grupa drugo, druga. Napiszcie mi w komentarzach, czy ewentualnie rezonuje ta wróżba z Wami. I zapraszam grupę trzecią, która wybrała tą właśnie talię Tarota. Czy on się odezwie? Czy on się odezwie? Tak, odezwie się, ale nie w tej chwili. Być może będzie szybka zmiana, szybki obrót spraw, o czym mówi tutaj koło fortuny. Na razie jesteście pod, pod tym kołem fortuny, czyli cierpicie, ale koło fortuny może szybko się odwrócić i przebieg spraw może być inny, więc raptownie może właśnie przyjść jakiś jego kontakt. Także odezwać się odezwie, ale na pewno nie zaraz, nie, nie wiem, w trzy godziny, ponieważ ma jakieś zranione serce, cierpi, jest jakiś zraniony właśnie lub jest jakoś um, podzielony i cierpi też z tego względu pomiędzy Wami a jakąś inną kobietą. Bo ta karta może też mówić o trójce, czyli o trzeciej jakiejś osobie, która cały czas się miesza i właśnie psuje relacje z Wami, co również powoduje jego jakiś taki ból wewnętrzny, czy cierpienie, czy jakieś takie właśnie tutaj no niejasności sytuacji, prawda? Także tutaj jest jakieś emocjonalne cierpienie, obciążenie na sercu, ale niemniej jednak przyjdzie jako paść kielichów do Was. Na razie chcę mieć jeszcze wolność, chcę jeszcze być wolny, chcę jeszcze tej, widzę, no sprawy sobie jest przede wszystkim tutaj w smutku, w bardzo takiej dużej fazie oj, przepraszam, w fazie smutku dziewiątka mieczy, czyli dziewiątka mieczy, nie może spać myśli intensywnie, jest jakieś zmartwienia, smutki, negatywne podejście do tej relacji z Wami, negatywne myśli rozmyśla tutaj właśnie bardzo negatywnie, ma troski, czyli troszczy się właśnie co z tym związkiem, co z Wami, co ma zrobić, ale ta faza, kochani, przejdzie, być może jest to tylko taka faza dzisiejsza, jakaś taka depresyjna, nie wiem, jakieś koma, jakieś yy, wyrzuty sumienia, być może czuje się porzucony, samotny, ma jakieś takie lęki, jeśli chodzi o plany z Wami, plany tego związku, ma właśnie troski, co dalej, yy, źle śpi, yy, czuje się nerwowo, mam taką nerwowość w sobie, jest przemęczony i też taki wątpiący bardzo więc taki kryzys po prostu wewnętrzny, który może potrwać, no na pewno dzisiaj 9 godzin mówi ta karta dziewiątka mieczy czyli 9 godzin może potrwać na pewno taki, no, bardzo jakby tutaj poważny kryzys jego następnie przerodzi się tutaj kochani w tej karcie pazia kielichów, no paś kielichów mówi o takiej yy, niedojrzałości uczuciowej Takim, takiej osobie bardzo młodej, dziecinnej, jeszcze infantylnej, niemniej jednak wrażliwej i y, osobie, która szuka emocji, szuka właśnie tutaj uczuć, chce, chce kontaktu z Wami, chce nowego początku kontaktów, także przyjdzie taki, taki do Was z tym, z tym kontaktem takim przy, przyjaznym. Będzie chciał właśnie się pogodzić, czy będzie chciał właśnie tej harmonii znów. Będzie chciał na pewno jakieś szansy na szczęście i no, miłość, czy, czy jakiś nowy etap w miłości. Na pewno jest to osoba, która nastawiona jest bardzo romantycznie. No też jakby osoba, która pragnie szczęścia, chce się właśnie na pewno zakochać, chce być szczęśliwa w miłości. Robi jakieś tam takie romantyczne gesty w stosunku do Was. Także będzie pragnęła właśnie ta osoba, o którą pytacie na pewno jakiegoś kontaktu z Wami, się odezwie i też na pewno nastąpi to w tym, tygod... w, tym, w, tym w tym miesiącu, lipcu. Będzie mówiła Wam komplementy, będzie chciała się pogodzić, będzie chciała, by, pole... Się, pole... by się polepszyła sytuacja, będzie chciała now... nową szansę dostać od Was. Także na pewno tutaj y, będzie kontakt. Tylko tak jak mówię, odczekać tutaj ten dzień, czy parę dni właśnie tego takiego depresyjnego stanu tej osoby, o którą pytacie. Dziękuję serdecznie grupie trzeciej, tak oczywiście pierwszej, drugiej i trzeciej, czyli wszystkim kochanym widzom. Proszę napisać w komentarzach, co z Państwem rezonuje. Jestem bardzo ciekawa i proszę o lajki dla wymiany energii, proszę o odwiedziny mojego kanału. Ogłaszam kochani Państwo, że dzisiaj jeszcze jest o godzinie 19:00 live, gdzie będą Państwo mogli zadać jedno pytanie do kart drogą losową. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.